budynek koszarowy, w którym mieszkałem przez dwa lata podczas studiów na Wojskowej Akademii Medycznej Popularnie był nazywany jamnikiem a mieści się przy dawnym placu 9 maja, obecnie Halera w Łodzi Jeszcze raz widok na internet zwany popularnie jamnikiem w którym przez kilka lat mieszkałem jako student a któreś z tych okienek chyba pierwsze albo drugie to zakratowane było mojego pokoju.